Cześć, z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o telekonferencjach, czyli jednym z elementów, jakie możesz dodać do swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Telekonferencje to element umożliwiający prowadzenie rozmowy z kilkoma osobami równocześnie zebranymi w jednej sali telekonferencyjnej. Zastosowanie tego elementu na schemacie pozwoli uczestnikom dołączyć do wirtualnej sali konferencyjnej i przeprowadzić zebranie lub spotkanie biznesowe między osobami znajdującymi się w różnych lokalizacjach. Pokażę Ci teraz, jak dodać telekonferencję do schematu centrali. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element Telekonferencję. Rozpocznij od wprowadzenia nazwy, czyli dowolnej, przyjaznej nazwy tego elementu. Pozwoli ona odróżnić go na schemacie. Następnie wprowadź numer wewnętrzny w wirtualnej sali. Umożliwi on Twoim współpracownikom posiadającym konto. Dołączenie do telekonferencji bez konieczności dzwonienia na numer miejski. W kolejnym kroku wybierz wiadomość powitalną, którą usłyszą uczestnicy telekonferencji. Jak utworzyć lub dodać własną zapowiedź, będziesz się z filmu poświęconego temu elementowi. Link do niego znajdziesz w opisie. Aby dodać zapowiedź do elementu telekonferencji, nie musisz dodawać osobnej zapowiedzi do schematu centrali. Wystarczy, że otworzysz edytor elementu zapowiedź, wprowadzisz nową treść i ją zapiszesz. Nawet po usunięciu elementu zapowiedź, treść będzie nadal dostępna do wyboru np. Na, na liście zapowiedzi elementu telekonferencje. Jeśli masz już przygotowaną treść zapowiedzi, wybierz ją z listy. Przejdźmy dalej. Ustal kod PIN, który osoby dzwoniące będą musiały podać przed dołączeniem do wirtualnej sali konferencyjnej. Kod powinien składać się z 4 do 8 cyfr. Możesz również wybrać 3 dodatkowe opcje. Pierwszą z nich jest odtwarzanie informacji, gdy uczestnik przyjdzie lub wyjdzie z sali. Wirtualny lektor poinformuje wszystkich zgromadzonych w sali o dołączeniu nowego uczestnika lub odejściu rozmówcy. Kolejną opcją jest ogłoszenie przyjścia lub wyjścia uczestnika z sali. W przypadku zaznaczenia tej opcji przed wejściem do sali każdy z uczestników zostanie poproszony o podanie imienia. Dzięki temu wirtualny lektor po dołączeniu do sali w jej opuszczeniu przez uczestnika poda stosowny komunikat zawierający również przekazany imię. Trzecią opcją jest podawanie liczby uczestników przebywających w sali przy wejściu. Tuż przed dołączeniem do rozmowy lektor poinformuje nowego uczestnika o ilości osób obecnie przebywających w sali. Każdą z opcji można aktywować zaznaczając odpowiadający jej checkbox. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień zapisz element klikając zapisz ustawienie. Następnie połącz telekonferencję z innym elementem na schemacie, na przykład z menu IVR po wskazaniu wyboru tonowego. Od elementu telekonferencję nie można pociągnąć kolejnej strzałki, co oznacza, że po wejściu do wirtualnej sali konferencyjnej nie ma możliwości powrotu do schematu centrali i wybrania innej ścieżki połączenia.